Moteczek mum, no to cześć też wszystkim powiem, bo przed nami szlagier top 10 finał 600 plus 80, a w nim 5 szlagierów slatuje ze swoich placów, 4 szlagiery podskoczyły na wyższe pozycje, 1 szlagier został na miejscu sprzed tygodnia. To zaczynamy. A zaczynamy od laureatki debiutu za 2020 rok Magdy i Szlagieru. Każdy nowy świt to jedno oczko niżej jak tydzień temu. Znowu się odwracasz, by w cieniu schować twarz, choć na parę chwil trochę się obawiasz. Czy na ten nowy dzień ci wystarczy sił? Początków to znak, że częściej wychodzi źle. To ty tworzysz świat, więc nie daj mu tworzyć cię. Każdy nowy Debiutantka 2020 roku to Magda. Dzisiaj otwiera nasze notowanie, a przed nami laureat Teledysku roku 2020, czyli Paweł Siluke Steiner, szlagiera Wrócisz, Wrócisz i oczko niżej jak tydzień temu. Wszedł właśnie dzień, troski idą w cień Niechaj modre, ciepłe morze znów przywita cię Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz Nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz Morski wiatr przywieje cię Wiem, że wrócisz na błękitny morze brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz tłumaczenia marzenia swej.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 Dwa spadki za nami, a przed nami placę z numerem 8 i awans o dwa oczka wyżej jak tydzień temu. Karol Hadrych, szlagier o tytule kobiecie. Której los w życiu sprzyja Wszystkim kobietom, których nie znam i znam. Moim kobietom, które blisko przy sobie mam. Tych kilka dźwięków z głębi duszy chcę dać piosenkę. Siódemka to spadek o jedno oczko, a zalicza ten spadek szlagier 2020 roku, zaś będzie weekend w wykonaniu grupy Arcadia Band.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 Że, że już, już, już Zaś będzie weekend Od Na szóstce też mamy spadek harmonik serce moje.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 nie ma sens w Serce ma Na szóste spadek, a na piątce awans. I to o dwa oczka wyżej, jak tydzień temu. Ten awans zaliczył Krzysztof Pietrek i jego szlagier Proste, Słowa dwa. Ty, wciąż ze mną chcesz być. Tyle dni, tyle marzeń, wciąż spełniają nam się sny, nawet jeśli czasem z oczu Terazem już będziemy Ty i ja proste słowa Nasza miłość wiecznie trwa, zawsze razem już będziemy Ty i ja. Proste słowa dwa Pierwszy! Krzysiu Pietrek i proste słowa dwa to place z numerem 5 i szlakier na 5. Kto dzisiaj na czwórce? Tutaj Ewa czeka, pokochaj mnie, no i spadek dwa oczka niżej, jak tydzień temu. To też pora, to też czas na top trójka, top dziesiątki dzisiejszego notowania. Placze z numerem 3 to awans o dwa oczka wyżej, jak tydzień temu, a ten awans zaliczył duet romantyka i amor, kochanie. Just. It. gwiazdy w każdą noc Nam bosko razem Niech wiruje świat Kochaj mnie, kochaj, kochaj bez końca Kochaj mnie, kochaj, noc jest gorąca Kochaj mnie, kochaj, do serca przytul mnie Niech kwitnie miłość słodka gwiazdy w każdą noc nam goóre Duet romantyka, oni zdobywają dzisiaj medal brązowy. A kto pokusił się o srebro? Ktoś, kto dzisiaj awansuje na placę z numerem 2. To Adi i szlakier Melodia. Dzień, jego dźwięki budzą mnie Śpiew porankami, tak jak budzik brzmi Przez sen wkrada się Rusza czas, znów od świtu aż po zmierzch. Chcę wydobyć tę najpiękniejszą z nut Co śpi w sercu mym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 Bawni słońca blask I miliony nut Zmienił w gwiezdny cud Już noc skrada się Zwalnia czas Już za drzwiami stoi sen A ja szukam wciąż Najpiękniejszej z nut Co śpi w duszy mej Niech melodia gra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 Teraz grande finale dzisiejszego 600 plus 80 finału listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl. Kto dzisiaj złoto? Kto na fotelu lidera? Tutaj pozostaje kolorowy świat, czyli duet Alina i Tim Fabian. Z nimi trafić się będziecie mogli na żywo 23 maja w Chorzowskim Centrum Kultury. A my widzimy się jak zwykle za tydzień. Sebastian Mierzwa, pozdrawiam, miejcie się dobrze.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 Daj mi słowo, że zaufasz mi. Ja nie mogę przestać o nas śnić. O, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ty coś w sobie masz! Daj mi poznać to szczęście, przeżyć je jak najprędzej. Pokaż mi gdzie.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 Daj mi słowo, że zaufasz mi, ja nie mogę przestać o nas śnić. O, Ty coś w sobie masz. Daj mi poznać to szczęście, przeżycie jak najprędzej. Pokaż mi, gdzie jestem piękny, Twój kolorowy świat. I daj siebie, pokaż mi jak jest przepiękny twój kolorowy świat